jedzonko w końcu doszło tutaj mam coś z pieca nie każ mi powtarzać nazwy bo na pewno nie zapamiętałem ma, ładnie wygląda żona tak. ma coś takiego spójrz na chwilę o, jeszcze dwie dwie kromki chleba do tego co to jest? No Ser, jajka, papryka I tak? różne inne bułgarskie cuda Z ceramiki, słuszne się... Powiedzieć, co to jest? A to było zapiekane coś? Tak Sirene po szopsku? Nie, to nie to Nie wiem, bo pytam Ciebie Bułgarska kiełbasa? Nie, coś z To O, być może Karkówka zapiekana z serem, warzywami Ostrą papryczką, jajkiem, serem, żółtym, ziołami To jest to, karkówka zapiekana z jajkiem, żółtym serem i papryczką jeszcze Zjadłem już połowę swojego dania Mięsa dużo Nawet smaczne No i cóż Trzeba pi popić piwkiem kamenicą. A tamto spaghetti, jaki gdzie? Cielęcina Cielęcina ze spaghetti. Nie, jeszcze tylko ser. Spaghetti. Dobra, do boju. No, kociołek praktycznie zjedzony. Pozostało dopić piwkiem. No i mogę Cię tylko zaprosić do bułgarskiej restauracji Przy Piotrkowskiej 69 w Łodzi, jeżeli przez przypadek kiedykolwiek do Łodzi trafisz Trafisz? Z Tobą zawsze Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia